Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży, serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Wiara w Jezusa nie wyklucza wiary w jednego Boga Izraelitów. Wręcz przeciwnie, każdy dobrze uformowany Izraelita jest w stanie przyjąć dobrą nowinę i uznać w Jezusie zapowiadanego przez proroków Mesjasza i Syna Bożego. Tajemnica tkwi w jedności tak ścisłej, że niewyobrażalnej dla ludzkiego intelektu. Trzy osoby, a mimo to jeden Bóg. To nie sprzeczność, ale prawda wiary, którą człowiek będzie w stanie pojąć być może dopiero wówczas, kiedy staniemy z Bogiem twarzą w twarz. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, a który objawił się nam w Jezusie Chrystusie, jest miłością, a miłość jest zawsze otwarta na innych, a nie zamknięta we własnej ekskluzywności. Dlatego właśnie Jezus mówi, że idzie do Ojca przygotować nam mieszkanie. Bóg w swoim królewskim pałacu przygotował dla nas komnaty. Przygotowane czekają na nasze przybycie. Droga jest jedna. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, mówi Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogą jest Jezus. A drogowskazem Jego słowa zapisane w Piśmie Świętym. Kto wiernie trzyma się nauczania Jezusa, nigdy nie pobłądzi, ale bezpiecznie dotrze do celu swej podróży, do Królestwa Bożego.